Witam. Dzisiaj będę osadzał plik wideo w przeglądarce internetowej Chrome. Klikam pusty projekt, wpisuję tytuł, klikam pusty projekt, wybieram HD, klikam OK, klikam pusty slajd, zamieniam kolor kanwy z koloru białego na czarny, pusty slajd zmniejszam do zera, klikam adnotację, klikam wideo, wybieram ten film i klikam otwórz Klikam play, w tym miejscu gdzie jest wskaźnik Utnę klip klikam delay, wyeksportuję ten film na zewnątrz tego programu, klikam export, klikam wideo. Wybiorę pliki FLV i MP4. Osadzę tylko plik wideo MP4, bo dla FLV robi się tak samo. To jest ważne, żeby ta kratka była zaznaczona takim ptaszkiem. Klikam. OK. Klikam tak, aby zobaczyć plik wideo w przeglądarce internetowej. Klikam ten przycisk. Możemy też osadzać własne gry, stworzone przez siebie. Jestem w dokumentach i folderze dla programu prezente. Idziemy teraz do pliku internetowego dla formatu wyjściowego MP4. Klikam ten folder. Są to pliki przeznaczone do osadzania pliku wideo na przeglądarce internetowej. Możemy też kliknąć tą ikonę, aby obejrzeć film w przeglądarce. To na razie. Cześć.